To za to. worth it warte. I'm worth it Oh, się za wpłacił płacił 500 złotych. Siemaneczko, koleżka, co wysłał 2 złote i 19 groszy dzisiaj. Pozdrowisz go, ogólnie to miłego wydawania kasy i wrócisz młoda. No, tak? Stary, nie, ja pierdzielę ty, ale żeśmy w tym zrobił. Ja widziałem twoje filmy, że robisz takie sobie z tego, nie? No stary, dam ci, nie? Bo ty chyba miałeś wcześniej. Napisz coś na co cię zgubiłem. Ale dzięki, stary, z Idę po tym drewno, lepsze. What? To... Ja chyba to... ja to... ja to... ja dostałem A nie. <laughs> Myśla... Taki długi nick dał ostry, że myślałem, że pięć doneta dostałem. Nie <laughs> wcześniej... A ja wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Wiesz co? Słuchaj. Kiedyś widziałem filmik w internecie, gdzie ciebie sterowali do tak samo no, mnie. Wiem. Wiesz co chodzi? Poznałem po niku poznałem. <laughs> a teraz ja... Przecież ja, ja mi e, dodałem tego drag.pl, a teraz drag.pl 2, hehehehe No, zairox się kaj okay, z oir oks Nie Mię się... Normalnie to A to płacz, to płacz Zairox twi nie wydaj na głupoty haoi 700 złotych doliczono prowizję 3 złotych Dziękuję. Dobranoc, Diablo. Za irokśmy pomagamy hoi pomagamy heh hu hoi Smacznego tak w GL 125 zł i 35 groszy przelano na PayPal 3 zł. Królu i Mirku, ja jestem królem, a dziękuję, dziękuję, ale nara, do, do kiedyś. O Jezu. Co ty dajesz? kurde? ty dajesz kurde? 700 zł doliczono prowizję. .złote to nie wiem to. A do mnie Nie ma... Nie, nie, nie, nie, nie. Czy pamiętam kurde, no głupio? Ale nie, nie pamiętam niestety, no cóż. No, ale dzięki za drzeńki kolega. O, dzięki za to. Za z po. Pomagamy Fabiankowi normalnie. I pozdrawiam wszystkich z chatu i tak dalej. 700 zł doliczono prowizję. 3 złote o. Dzięki za trójka. Chyba zaczął ci się ładować, Fabian. już mapa normalnie. Bo nie mogę tego wyjść z tego. Dzięki, dzięki za tego. Za to. Dopiszecie do giveawaya w sumie. Okay.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 Zairox TV pomagamy ziomym ręczku d. 639 zł Odliczono prowizję okay. 3 zł Dzięki Dzięki Zairox Pię na Dzięki za donajcikę On tak napisał żeby ten, się pomylić Okej <laughs> Zairox TV